Kiedyś się spotykałem na tej uroczystości, na której będziemy mieli zaszczyt i przyjemność przekazać Pani odznak zasłużony dla kultury polskiej. W imieniu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w imieniu Pana Premiera Mińskiego, Pana Wiceministra Jarosława Selina chciałbym uhonorować Panią Odznaczenie zasłużone do kultury polskiej. Bardzo dziękuję. Naprawdę jestem bardzo wzruszona i bardzo mi jest przyjemnie, że jednak się to spotkanie odbyło. Dla mnie jest najważniejsze, że ktoś tak. również docenił moją działalność i moją pracę. Szczepół z ołowem pani od nas, od bibliotekarzy. podziękowaniem za wszystkie wspaniałe książki i artykuły, które pomagają nam wszystkim I tarce, poznać i zapamiętać historię. Bardzo dziękuję.